Jeszcze inny widok z cmentarza parafialnego w głogówku, poddali wieża ciśnień przy ulicy Kąpielowej, a teraz rzut oka na miasto. I oczywiście zobaczymy resztę cmentarza.